Dzień dobry. Dzisiaj mam coś, o co wielu z was pytało. Mianowicie bardzo znana firma, która sprzedaje urządzenia Apple, między innymi iPhony, jako odnawiane, powystawowe. W sumie to nie, oni się reklamują inaczej, jako używane, prawie jak nowe itd. Mowa o firmie... Słopi, słapi, nieważne. Mam tu od nich paczkę, rozpakujemy to i zobaczymy jak te urządzenia wyglądają i czy są takie, jakie są w reklamie. Zapraszam do oglądania. By smart, not new. Zobaczymy, jak to wygląda. Ciekawe, dlaczego nie ma oryginalnego pudełka, skoro urządzenie miało być jak nowe. Najpierw sobie sprawdzimy kabelek. Mam mój tester kabli i zobaczymy. Oryginalny kabel powinien mieć wynik w zasadzie 100. Bez dwóch zdań tak naprawdę. Wszystko poniżej. To jest kopia. Kabel nie jest oryginalny. Jeszcze 98 powiedzmy to by było do przyjęcia, ale 94 to jest lipa. A teraz zobaczmy jak wygląda telefon, bo Został kupiony w opcji jak nowy, a jak wygląda telefon według słapi jak nowy? Jak uszkodzony po upadku i z rozszczelnioną obudową tak naprawdę. Prawdopodobnie telefon upadł, odkształciła się tutaj ramka korpusu telefonu. I tak to wygląda, zaraz to rozkręcimy, zobaczymy czy on jest tylko używany czy jakieś inne ciekawe historie tutaj jeszcze wejdą. Wstępnie widziałem, że siateczka rozmów nie wygląda najlepiej. Ale to sobie wszystko zweryfikujemy. Telefon ogólnie jest brudny. Nie wiem, czy to widać, ale ram, na ramce jest brud. Ramka też jakoś dziwnie odstaje. Albo to jest brudne. Albo nie wiem, co tutaj się dzieje tak jakby był otwierany. Nie wiem. Za chwilę będziemy to wszystko weryfikowali. Najpierw mikroskop i rzucimy sobie okiem na dość ważny punkt programu. Czyli siateczkę głośnika rozmów. Zobaczymy co tam znajdziemy. I co znajdujemy na siateczce głośnika rozmów? Syf. Po prostu syf. Inaczej tego nazwać nie można, brązowe coś. Tym jest zalepiona cała siateczka rozmów. I najlepsze w tym wszystkim jest to, że ktoś to czyścił, ale trochę nieudolnie, bo siateczka jest dosłownie zalepiona. Tak wygląda siateczka rozmów. Jest po prostu brudna. No ja bym polemizował, czy telefon jest jak nowy. Jest trochę upierdolony i wygląda trochę jak stary i używany. Nawet bym rzekł zajechany. Sprawdzamy dalej, co jest w środku. jak nowa. Uszczelka była wymieniona na czarną, a w modelu white lub silver uszczelka powinna być dwukolorowa. Górny i dolny pasek wypadałoby, żeby był biały. Paluchy. Na pewno była wymieniana bateria. Płyta główna jest upierdolona. Wybaczcie mi takie słowa, ale jeżeli ktoś pisze jak nowy, to powinien wziąć za to odpowiedzialność. Patrzymy dalej. Co tam takiego jest? Mój wewnętrzny Janusz jest zły. Ja tu widzę paluchy. To nie jest nowe. Brakuje pianek. Rozkręcamy to. Jedyne co tutaj wygląda w miarę ok to powiedzmy ekran raczej jest oryginalny i chyba nie był refabrykowany. Potem jeszcze to sprawdzimy, czy to w ogóle działa, bo to też jest osobny punkt programu. Jak widzieliście, ja zajrzałem od razu do środku. Ja wolę oglądać wnętrza urządzenia. Skoro producent wymienia elementy we wnętrzu, takie jak baterie, to zna jego stan. Jeżeli nie, nie ogarnia gradingu, to sorry, to nie jest firma Janusz, Chociaż może jest to taki zachodni Janusz. Kto wie. Mają zajebiste pudełka. Ta trzeba przyznać. I co my tutaj mamy? Widzicie? Nie ma pianek. Sokat był lutowany. Jaki? mikroskop, moi drodzy. To wymaga mikroskopu. Kurwa, jak nowy. Jak k Panowy, wybaczcie, że jestem w p... ale lekko mnie p... strzelił w tym momencie. Jak ktoś nie wie, czemu się tak zdenerwowałem, to urządzenie było lutowane, rzeźbione. Tu jest odwalona jakaś sroga rzeźba. Ja już wam pokazywałem, jak to powinno być zrobione, chociaż to bywa lutowane. Przeze mnie, ale przynajmniej wygląda i naprawdę trzeba się postarać, żeby coś zobaczyć. A tu jest nadrutowane używane, rzeźbione. Jeszcze w zasadzie tylko nasrać tutaj. Ale wiem, że chcielibyście zobaczyć jeszcze inne szczegóły, więc sobie po prostu uruchomimy to urządzenie i zobaczymy, jak dalej sytuacja się prezentuje. To co? Zasilacz. Kabelek do ładowania. Zobaczymy, czy to się w ogóle ładuje. No, przynajmniej się ładuje. Ekran wygląda na szczęście w miarę ładnie, nieaktywowany, znaczy może nieaktywowany to za duże słowo, jest po prostu wyzerowany. Do klienta trafia jako nieaktywowane urządzenia. Palucha skanuje. Mówiłem, że telefon był tylko wyzerowany, bo jest waiting przy zupełnie zerowanym urządzeniu takie coś by nie miało miejsca, on by nic nie instalował, wszystko było na swoim miejscu, więc on został z poziomu menu wyzerowany to wszystko. Taka jego powiedzmy czystość duszy. Truton ma o tyle dobrze, że wszystkie elementy powiedzmy pasują do siebie. No, bateria wymieniona, więc tutaj spoko, bo to było widać, że bateria była wymieniona. Czy by się przydało odczytać telefon w programie 3u Tools. Zaraz Wam to zademonstruję. To właśnie widać w programie 3u Tools. United States of America. Czyli dystrybucja z rynku azjatycko-amerykańskiego. Ciekawe. Apple Replaced Devices. Czyli nie dość, że to jest używane, to jest to refurbem od Apple i dodatkowo naprawiane. Niezłe kombo. Jak widzicie, produkt ze słapi jest zwykłym skamem, takim perfidnym, bo to urządzenie miało być jak nowe, a z nowym nie ma nic wspólnego, dodatkowo było naprawiane, gównianie było naprawiane, naprawdę gównianie. Jego stan wizualny pozostawia wiele do życzenia. Jakąś woskowiną, czy nie wiadomo czym, siateczka głośnika rozmów i to ma być urządzenie jak nowe. No nie, a ja jestem zawiedziony, nie polecam i bądź Pan kliencie szczęśliwy lub Pani nieświadoma swojego zakupu. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się.